Czy zamiast przejścia badań w WOMP-ie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, a potem Egzaminu Państwowego oczywiście po utracie prawa jazdy za alkohol może zrobić kurs, taki jakby pierwszorazowy oczywiście kurs na prawko i jeździć na kolejnym y, jakimś równoległym dokumencie Czyli jedno prawko ci zabrali, ale ty sobie tam cichaczem zrobiłeś prawko drugie. Zapytanie mojego widza Witam, utraciłem prawo jazdy za jazdę po alkoholu i to aż na 3 lata. Niestety okoliczności mam takie, że nie odzyskam jego wcześniej. Na badania lekarskie i psychotesty nie mam co iść, bo od razu wiem z marszu wiem, że ich nie zdam. I mam pytanie takie, czy mogę to ominąć i zrobić cały kurs po upływie trzech lat, oczywiście zrobić prawo jazdy całkowicie od nowa w innym mieście. Tak jakby za pierwszym razem, bez tych wszystkich badań za alkohol. Czy takie coś się uda? Bardzo proszę o odpowiedź. No, powiem trochę historycznie, ponieważ yy, był taki okres, że zrobienie kursu, a nawet zdanie egzaminu państwowego było możliwe, było to do 2013 roku. Wiązało się z tym, że dopiero po egzaminie państwowym w WORDzie wszystkie papiery szły do Wydziału Komunikacji. Tam oczywiście sprawa dopiero wychodziła, weryfikowano te uprawnienia. Natomiast no, bądź co, bądź miał prawo jazdy teoretycznie zdane. Natomiast w tej chwili jest trochę inaczej. Idziesz najpierw do Wydziału Komunikacji tam sprawdzają twoją przeszłość jako kierowcy dopiero potem ci wydają profil kandydata na kierowcę i w zasadzie jak wykryją to sprawa się na tym etapie kończy, ponieważ być może nie wiesz, że istnieje tzw. Centralny Rejestr Kierowców To się nazywa fachowo Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w skrócie CEPIK. Wygoogluj sobie, będziesz wiedział co to jest i szans na oszustwo nie masz. Także przestrzegam Cię przed czymś takim. Także szkoda, żebyś się wpchał w jakieś takie szachrajki. Tym bardziej, że wniosek podpisujesz o ile pamiętam, pod odpowiedzialnością karną. No podpiszesz się, złożysz, a urzędnik musi z tym oszustwem coś zrobić. Oczywiście, jakie wykryje. Natomiast, jak to było przed 2013 No, to była totalna, jakaś wolna amerykanka. W zasadzie szedł ktoś do szkoły jazdy, zapisywał się. Często bywało, że kończył kurs. Potem nagle szukali lekarza, prawda, przed egzaminem państwowym i dopiero po egzaminie państwowym, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wszystko to wysyłał do właściwego wydziału komunikacji. Tam się sprawy, że tak powiem, wychodziły na jaw. Także dobrze, że zrobiono wreszcie porządek, bo ile z kategorią B to było może tam jakiś mniejszy problem. Wiadomo, że 99 ludzi, 99% ludzi musi i może jeździć, to z kategoriami zawodowymi problemy bywały większe, skończył kurs, on tu doprawka, przypomina sobie, że nie ma badań. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś taki przypadek i rozważasz takie postępowanie, że zrobienie gdzieś tam prawka w innym województwie, zrobienie prawka za granicą, jeżdżenie na tym prawku po Polsce. Przestrzegam cię. Znam przypadki, że prawka zagraniczne też wychodziły przy pierwszej, lepszej kontroli. Oczywiście wychodziły nie dlatego, że sprawdzał Pan Policjant Prawko Zagraniczne, tylko sprawdzał swoje uprawnienia polskie i wszystko z, że tak powiem, z radiowozu, poprzez komputer ma jak na dłoni. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy i oczywiście kolejny filmik w tym kwadraciku o badaniach kierowców. Jeżeli chcesz dostawać moje jakieś takie powiadomienia, musisz y, walnąć w dzwonek. Tam jest taki y, dzwonek, kliknij w ten dzwonek i dostaniesz powiadomienia o moich najnowszych filmach.